Dobra, jedziemy do przodu i do tyłu, tak samo. I stąd? Stop, stop. lustro. Przed ruszeniem, zaciągnij się, Przed ruszeniem musi pani się upewnić, prawda? Nie może pani pojechać tam. Co pani wiezie? Ludzi. Czyli najpierw musi pani popatrzeć Lusterko, na żywca popatrzeć do tyłu i prawe lusterko, czy drzwi są zamknięte. Jeżeli Pani sprawę pasażerów załatwiła, to dopiero Pani patrzy lewe lusterko, prawe lusterko, lewe lusterko i tak. Proszę nie łączyć tych dwóch rzeczy. Najpierw sprawdzamy ładunek, czyli ludzi, a dopiero później rozglądamy się, czy my jesteśmy bezpieczni, bo to jest sprawa do rzeka, dobrze? I ruszamy teraz. Dwójeczka, ręczny, spojrzenie, tu, tu. Tu i dopiero po lustrach i dopiero przed. I teraz już wiemy ile tego samochodu jest z przodu, więc nie musimy się obawiać. No. I jedziemy do tego. Czyli trzymamy tył, tylne koła jak najbliżej prawej krawędzi jest. Okay, w prawej krawędzi I teraz wyrównać sobie do linii, wyrównać, wyrównać, i teraz skupiamy się tylko już wyprostować kierownicę, wyprostować kierownicę, bo pani wyprostować kierownicę, czyli tak. I teraz pani się skupia tylko na zatrzymaniu. Tam się nic więcej nie stanie, tylko po lewe lusterko. Tam patrzymy, si nic nie zmieni. Pani yy, najpierw w dużym rozsiechu, a później w lampowym. O, i teraz dopiero dojeżdżamy do lampowego. Tak, Dziku. No, no, będzie. Będziemy już wiedzieć o co chodzi? Czyli pierwsze zatrzymanie tu nie dali niż met. Dwa jazda blisko tych, blisko prawej kawędzi. Za blisko? podjeżdża? Dobrze. I trzy zatrzymanie. Tyle za linię. Lecę popuścić. I wcisnąć, wcisnąć. Bo jeszcze raz popuścić. popuścić. Jeszcze pokusić. O! I teraz Łuk jest jedynym manewrem, czyli jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, w nie używamy kierunkowskazów. W pozostałych w manewrach używamy kierunkowską. Na egzaminie zawsze jedziemy na światła to wie Pani o tym? Okay. i zapiętymi pasami a tego Pani nie wie. Uh. Czyli te wszystkie manewry które Pani teraz wykonała byłyby niezaliczone z powodu nieprzygotowania się do jazdy. Wyprostować kierownicę. No i teraz Wyprostować już ją. Nie, pani ma do z nogami. Wyprostować w lewo, w pół. O, właśnie. I teraz równiutko patrzymy tylko na, na linię, żeby zatrzymać się w odpowiednim miejscu. Jeszcze, jeszcze. W tym manie też nie było pasów, więc ja też takiego na wypłonie. I zatrzymam się. Dobra. Teraz już wiem. Proszę luz serczny i zapięć pasy i otworzyć wyczucia ja ustawię do następnego manewru.